Yeah, yeah, mm, yeah, yeah, yeah. Większość siana, które mam leci na eksport Trzeba wydać, żeby wracało piękno Jeżdżę furą po mieście z moim koleżką Mówili, że nie będzie łatwo, a nie było ciężko Wystarczyło odciąć szmule i chłopaków bez ambicji Tak się okazało z czasem, że to zwykłe dziwki Im bardziej jesteś w burze, tym bardziej oni zawistni Znowu postawiłem to trudne. Jeden młody chłopak zmaga się z tym co ma w głowie Jeden, Jeden młody chłopak poprowadzi stado owiec Jeden. Jak to jest możliwe, że ciągle pole przygonie Bo widzę ile stresu jest na tobie mama. Ile mama dałbym, żeby odciąć cię od złego Na te nowe płyty nie podnoszą mego ego Zarobione siano dawno zostało wydane Nie wiem ile płyt jest, pytaj mego tatę On wie wiele wiedzy o karierze niż